Dzisiaj w przychodni prawdziwie międzynarodowy dzień, przebadałem ponad 50 Ukraińców oraz białorusinów, a także inne narodowości. Przydaje mi się więc znajomość języka rosyjskiego oraz cyrylicy nabyta jeszcze w czasie komuny. Jak tak dalej pójdzie to zapomnę jak wygląda Polak na badaniach okresowych.